No cię lampszanę! Nie słuchać nikogo, zawsze iść własną drogą Ale trudna i ciężka, bo pełna zakrętów Niespełnionych marzeń, nienaprawionych błędów Nieudanych akcji, zwykłych przekrętów Upadki bardzo bolą, ale uczą twardo życia nie jeden nie dał rady i nie żyje już od picia Wyrobiłem sobie umiejętność powstawania I za każdym razem od nowa budowania I spopiał w tak jak Feniks, znów narodził się na nowo Dzięki Bogu się udało przeżyć akcję hardkorowo I z w tak jak Feniks, znów narodził się na nowo Dzięki Bogu się udało przeżyć akcję hardkorowo było ich tak dużo, wszystkie pamiętam Po każdej nocy dzienia po burzy tęcza Było ich tak dużo, wszystkie pamiętam Po każdej nocy dzienia, po burzy tęcza Od zawsze tak było, zawsze twardo wiara w siebie Ale różnie to było, kilka razy też na glebie Ale w końcu pomyślałem, teraz wszystko pozmieniałem Bo w sekundę zrozumiałem, kiedy sam zostałem Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie To nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko sobie Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie To nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko sobie Igu jest jeszcze ludzi, którym zaufać potrafię. Oh, oh, oh, oh. Ilu jest jeszcze ludzi, których z pamięci wydrapię. Igu jest jeszcze ludzi, którym zaufać potrafię. A jest ich niewielu. Igu jest jeszcze ludzi, których z pamięci wydrapię. A jest ich tak wielu. Biegnę w swoim życiu wciąż przed siebie. Czasem zastanawiam się i nie wiem, dokąd zmierzam tak naprawdę. Co jest tak naprawdę w życiu ważne. To, co się przeżyło, co się przegapiło, czego mało było, czego nas to nauczyło. To, co się przeżyło, co się przegapiło, czego mało było. Z w głowach kasyno Pierwsze z słodki za ręki z dziewczyną Nikt mnie jeszcze wtedy nie obarczał winą Nikt nie myślał, że te chwile przeminą Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie O nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko sobie Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie O nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko sobie Dzisiaj o tym piszę Bo inaczej patrzę na życie Mój punkt widzenia nie ma nic wspólnego z twoim punktem siedzenia Dzisiaj o tym piszę Bo inaczej patrzę na życie Mój punkt widzenia Nie ma nic wspólnego z twoim punktem siedzenia Dużo często lubię gadać Mówię, do mnie jesteś równy Chociaż nieraz już słyszałem Jaki ją spokojny i małomówny Nie pomyśleli o tym tylko Że nie chciało mi się z nimi gadać Bo to kurwy nie chciała mi się z nimi gadać, bo to kurwy Tylu z kurwy synu, wchodzi po tym świecie. Czasem mam ochotę wyrywać ich jak kwasty. Tylu z kurwy synu, wchodzi po tym świecie. Czasem mam ochotę powyrywać ich jak kwasty. Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie. To nie mieści ci się w głowie raczej dorać tylko sobie. Ja pierdolę twoje rady, zawsze słucham tylko siebie. O nie mieści ci się w głowie raczej dorać tylko sobie. Wracam do przeszłości bez zbędnej złości, do tamtych dni pełnych radości. Dzisiaj każdy jest gdzieś Nie mogę zrozumieć, że zapomnieli mnie Wiara czyli cuda, weźcie wątpliwości Zmowa milczenia Trzech obcych gości Ale miałem sen, dużo działo się Noce były dniem, ciągle sypał się, brzęczało się, nie liczyło się Czasu i hajsu Tak mijał dzień, jakoś to będzie I dobrze było Każdy niestety żył wtedy chwilo Tutaj nie ma winnych Na swój sposób każdy inny a produkt chemiczny zawsze pozostawia blizny. A więc dlatego, dlatego skończyło się, skończyło się. Akurat budzę się, budzę się. A to był tylko sen, tylko sen. Dzień dobry, życie. Wstaje nowy dzień. Nie uwierzycie, że zmieniam się. Już nie poleci po policzku łezka Już chyba nigdy nie rozgrzeje serca Bo jest ze stali, nikt tam nie mieszka Zawsze pytali o żem czy reszka. Już nie poleci po Policzku łezka. Już chyba nigdy nie rozgrzej, rozgrzej serca Bo jest ze stali, nikt tam nie mieszka Zawsze pytali o żem czy mieszka Ja pierdolę twojej rady, zawsze słucham tylko siebie To nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko sobie Ja pierdolę twojej rady, zawsze słucham tylko siebie To nie mieści ci się w głowie, raczej dorać tylko, tylko sobie Ilu jest jeszcze ludzi, którym zaufać potrafię? jest ich niewielu? Ilu jest jeszcze ludzi, których z pamięci jest ich tak wielu?